na trzecią niedzielę adwentową. Witam Was serdecznie, kochani Państwo. Przepraszam za moje gardło, ale troszeczkę jestem w tą niedzielę adwentową przeziębiona. Zimno się zrobiło, śnieg. Kochani, życzę Wam pięknego adwentu. Cieszę się, że jesteście i zobaczmy, co anioły, archanioły z kart anielskich dzisiaj pokażą nam na ten czas adwentowy. Niedługo już święta, kochani moi. Jesteśmy już w atmosferze przedświątecznej. Proszę Was o wysłuchanie całej tej wróżby. Proszę Was, kochani, o komentarze, o lajki z ciuczkiem w górę, o subskrypcje nowe, byście zostali tutaj na moim kanale. Jest nas już bardzo dużo, kochani. Zapraszam Was również w piątek na wróżby live. W następny piątek o 19.00 i jeszcze moi kochani chcę zaprosić Was do wróżb indywidualnych. Jeśli macie jakieś problemy, to proszę piszcie do mnie e-maila, ja Wam podam zestawy różnych wróżb i warunki oczywiście. Także piszcie mi e-mail, jeśli chcecie zamówić u mnie wróżbę indywidualną. Dobrze, zaczynamy. Tyle spraw organizacyjnych. Mam dwie talie anielskie. Tutaj mam magiczne przesłanie od wróżek. I wyciągnijmy sobie jedną kartę na ten tydzień adwentowy. Proszę o wskazówkę od aniołów. wyciągnę tę kartę inaczej, żebyście widzieli w inny sposób. Twoje życzenie zostanie spełnione. To, co prosiłeś, spełni się. Zobaczcie, jaka przepiękna karta. Czyli proście, maszcie i spełnią się wasze marzenia. To, co pragniesz, o co Prosiłeś, być może anioły Wszechświat zostanie wysłuchane i spełnione, kochani. Dobrze, zobaczmy teraz klucze anielskie na ten trzeci tydzień adwentowy. Proszę o klucze anielskie, czyli o rady, porady, wskazówki od aniołów. Na ten tydzień adwentowy proszę o rady, wskazówki, porady, proszę o rady, wskazówki, proszę o rady, wskazówki, proszę o rady, wskazówki. Jesteś dzieckiem szczęścia. Od, obdaruj miłością siebie i innych. Ucz się sztuki milczenia. Takie trzy wskazówki, kochani, macie od aniołów. Życzę Wam pięknego tygodnia adwentowego, przedudnego czasu, przedświętecznego i pozdrawiam, całuję. Zapraszam serdecznie na mój kanał. Do usłyszenia już wkrótce.